Istnieją cztery podstawowe rodzaje stóp, które najwyraźniej określają nasz sposób. Wspólna osobowość kształtu stopy. Znany również jako stopa rzymska ten typ stopy oznacza kogoś o zrównoważonej i proporcjonalnej sylwetce typowej dla kogoś kto jest towarzyski i towarzyski. Zawsze gotowy do uczenia się nowych rzeczy i kochania, aby otworzyć się na nowe doświadczenia. Wydaje się, że jest to cecha wyróżniająca podróżników ludzi, którzy lubią odkrywać nowe kultury. Płomień osobowości kształtu stopy. Znana również jako stopa ognia lub stopa grecka cechą wyróżniającą jest dłuższy drugi palec u nogi niż reszta palców i ten kształt stopy wyraźnie oznacza kogoś kto jest aktywny sportowy i kreatywny i entuzjastycznie podchodzi do nowych pomysłów i inni ludzie którzy z kolei mogą zachęcać i motywować osoby z ich otoczenia. Jednak ten właściciel stopy może być bardzo impulsywny co może czasem prowadzić do nadmiernego stresu. Osobowość o kształcie kwadratowej stopy. Odnosi się to do stopy na której długość palców w tym pierwszy lub duży palec jest prawie taka sama tworząc prostokątny kształt. Można go również nazwać chłopską stopą przepraszam za wszystkie twoje palce u nóg. I najwyraźniej właściciel takiej stopy lubi rozmyślać i bezustannie analizować każdą decyzję zawsze ważąc pozytywny i negatywny co oznacza, że zazwyczaj jest bardzo praktyczny i niezawodny co oznacza, że możesz naprawdę polegać na tych znajomych z kwadratowymi palcami. Rozciągnięta osobowość kształtu stopy. Z wydłużonym ciasnym kształtem ta stopa ma palce ułożone razem i duży palec u nogi zwężający się ku górze. Ta stopa najwyraźniej należy do pepsów, którzy są prywatni i mają ukryte głębie. Ale to oznacza, że możesz mieć do czynienia z kimś, kto często zmienia nastrój i może być całkiem impulsywny. Ale kształt to nie wszystko widocznie. Na przykład ci z małymi stopami kochają życie i lubią mieć bardzo gorączkową pracę podczas gdy większe stopy są charakterystyczne dla tych, którzy mają największe pragnienie odnosić sukcesy w nowych przedsięwzięciach. Krzywe palce są oznaką poddania się, długie oznaczają ambicje, a bardzo duży, duży palec oznacza wysoki stopień racjonalności.